Czy są wśród Was fanki grochów, a może lubicie wzory zwierzęce, albo na przykład kolorowe kwiaty? Jeśli sukienka to długa czy krótka? W kolorze intensywnym czy pastelowym? Bogato zdobiona, czy może gładka klasyczna propozycja? Niezależnie od tego, jakiej sukienki szukacie, Możecie mieć pewność, że u mnie ją znajdziecie, a okazji, żeby założyć na siebie piękną kreację jest naprawdę bardzo wiele. To mogą być imprezy okolicznościowe, takie jak na przykład imieniny, urodziny, ale to może być ważne wydarzenie w życiu rodziny, jak na przykład wesele, jesteście tam zaproszeni jako gość, a może przed Wami wielkie wyjście i czerwony dywan. Zapraszam na krótki przegląd najnowszych propozycji. Take my mind off you A pierwsza propozycja to suknia, która skradła już niejedno serce. Dlaczego? Po pierwsze jest bardzo lekka, delikatna i dziewczęca, a po drugie mega wygodna. Wiem, że masa dziewczyn uwielbia kropeczki i to jest właśnie propozycja, w której te kropeczki się pojawiają i to naprawdę w dobrym stylu. Fajnie są połączone razem z czarnymi, delikatnymi aplikacjami i paseczkiem, który ślicznie podkreśla talię. Szczególnie na te lata 70. wskazuje nam tutaj długość sukienki, która jest fajna, bo tak naprawdę to jest długość, którą możecie ubrać zarówno do wysokich szpilek, jak i do płaskich zupełnie butów typu balerynki. No i to jest na pewno sukienka, która spodoba się zarówno bardzo młodym dziewczynom, jak i dojrzalszym kobietom, które też lubią być tutaj zakryte, mieć wszystko pod kontrolą. Dla fanek długiego rękawka to jest absolutnie idealna propozycja. This shit Ultra klasyczna, która mam wrażenie, że dobrze wygląda na dość młodej kobiecie. Ale też wspaniale będzie prezentowała się na nieco dojrzalszej pani. To jest świetna opcja dla kobiet, które na przykład mają spory biust i nie chcą go eksponować. Tutaj on się, moje drogie, świetnie ukryje, e, więc tutaj absolutnie polecam, ale to też dobra propozycja dla kobiet, które mają mniejsze biust, bo też w sumie tam nie widać co jest pod spodem, czy to małe, czy to duże. Ogólnie wygląda bardzo Estetycznie. Jeżeli chodzi o kolorystykę, ta suknia występuje w różnych kolorach, one wszystkie są bardzo eleganckie, ale są bardzo różne. Jest kolor musztardowy, jest kolor cegły, jest przepiękna szmaragdowa zieleń, więc wybór jest ogromny. A co ta suknia robi dobrego dla naszej sylwetki? No przede wszystkim bardzo ją wydłuża i wysmukla. Dlaczego? Ponieważ tutaj linia talii jest podniesiona aż praktycznie pod sam biust i od tego miejsca do ziemi, Wydaje się, że nasze nogi mają 2 metry. No to jest bardzo fajna sprawa. Oczywiście teraz ta suknia jest dla mnie nieco przydługa, bo to jest po prostu suknia, którą mierzę tak prosto z wieszaka, ale to też jest bardzo ważna rzecz, że my tutaj na miejscu dopasujemy suknię idealnie do Waszej sylwetki, więc jeżeli na przykład tak jak ta wymaga skrócenia, no to oczywiście takie skrócenie będzie miało miejsce. Dalej jeżeli chodzi o rękawy, zobaczcie jakie one są fajne, ale co jest w nich super, to to, że możecie je mieć po prostu jako długie, ale też możecie je sobie, ja uwielbiam to robić, nieco podciągnąć, pyk, pyk, pyk, pyk, pyk, i zupełnie innego charakteru, trochę bardziej Lekko prezentuje się ta suknia, kiedy delikatnie wystają Wam tutaj nadgarstki, bardzo często też u kobiet to jest jedna ze smuklejszych części na ciele. No i bardzo proszę, piękny dekolt z przodu, podobny dekolt z tyłu i fason, który powoduje, że będziecie prezentować się wspaniale. Say you do. I'm to jest absolutny hit, jestem w niej zakochana. To jest też sukienka, która jestem przekonana doskonale wygląda w bardzo różnych kolorach. Mamy ją dostępną w pastelach, ale też robię wszystko, żebyście mogły ją zamówić np. w kolorze czarnym czy czerwonym. I teraz tak, to jest taka sukienka, którą w szafie powinna nie bójmy się tego słowa, powinna mieć każda z nas. Dlaczego? To jest sukienka na tak wiele okazji, to jest sukienka, którą użyjecie po prostu i na kolację wigilijną, i na randkę z chłopakiem, i na wyjście do teatru, i na urodziny. Jakby okazji, żeby założyć tego typu sukienkę jest mnóstwo. Dlaczego? Bo ta sukienka charakteryzuje się po pierwsze ponadczasowym krojem, po drugie świetną jakością tkaniny, a po trzecie ma długość, która nie jest tak zobowiązująca jak sukienka do ziemi, czyli sukienka maxi. I jeszcze jedna absolutnie hitowa sytuacja. Co ma ta sukienka? Uwaga, ta sukienka ma kieszenie, czyli coś, co my absolutnie uwielbiamy, co jest super wygodne, poręczne, przydatne i potrzebne. I w ogóle te kieszenie są ukryte, więc kiedy ich nie używacie, absolutnie ich nie widać. Co więcej, to jest sukienka, która jest idealna w momencie, kiedy potrzebujecie czegoś klasycznego, a no jesteście fajnymi młodymi laskami, i nie chcecie też czegoś nudnego. I ta sukienka absolutnie nie jest nudna. Dlaczego? Po pierwsze, przez to piękne upięcie tutaj z przodu w formie, trochę mi się to kojarzy z kwiatem, z jakimś takim tulipanem. A po drugie, przez ten tył, który jest ultra nowoczesny, nawiązuje do takich szelek, ma fajne detale w postaci guzików. No i całość jest absolutnie top. Topowde top. Of the top. Yes, like one minute.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 Ta propozycja od razu skojarzyła mi się z filmem Dirty Dancing, więc myślę, że w niej można naprawdę nieźle potańczyć. A jeżeli chodzi o krój, to znowu to jest taka propozycja, która jest bardzo bezpieczna, ma nieduży dekolt, fajny długi rękawek, długość taką właśnie przedkostkę, ma bardzo ładnie podkreśloną talię, fajnie wycięte plecy z takim detalem na guziczki. I jeszcze jedna rzecz, która bardzo mocno ostatnio wróciła do mody, to są rękawki kroju okroju bufek, które właśnie są bardzo kobiece i świetnie pasują do tego modelu sukienki. No i cóż, to jest sukienka, która przepięknie wygląda w delikatnych, pastelowych, pudrowych kolorach. No i to jest taka propozycja, która jest bardzo delikatna, więc trzeba ją dobrze dopasować do swojej urody. Jeżeli macie ochotę na coś mocniejszego, to oczywiście można ją troszeczkę podkręcić odpowiednią biżuterią czy innymi dodatkami. Going nowhere Going nowhere fast Cause koniec coś z pazurem, coś bardziej odkrytego, trochę bardziej sexy. Słuchajcie, jeżeli chodzi o kolorystykę tej sukienki, to ona jest bardzo ciekawa, bo tutaj mamy takie właśnie różne dziwne kolory. Tak jak tutaj mamy cegłę, mamy też przepiękną musztardę, mamy też przepiękną śliwkę, więc kolory zdecydowanie niestandardowe. Na pewno to są takie kolory, które warto przymierzyć, żeby sprawdzić, w którym nasza skóra, włosy, cera wygląda najlepiej. Jeżeli chodzi o sam krój, to na pewno to jest sukienka dla tych z Was, które nie mają kompleksów związanych z ramionami, bo ja uważam, że te kompleksy bardzo często się pojawiają, najczęściej zupełnie bezpodstawnie, ale na pewno to jest też propozycja dla tych kobiet, które po prostu lubią swoje plecy, uważają, że mają je ładne i chcą je eksponować. Mamy tutaj bardzo mocny pas. Fajny w ogóle z takimi dwiema sprzączkami, natomiast jeżeli chcecie, możecie go sobie podmienić na coś bardziej subtelnego, eleganckiego, chociaż mam wrażenie, że ten pas absolutnie dodaje tej sukience charakteru. No a dół mamy wykończony delikatną falbanką, która przechodzi tutaj aż do samego paska, no i dzięki temu też ta suknia przepięknie się porusza w tańcu. W tej sukience mamy też zapięcie na szyi i ten krój tutaj właśnie u góry bardzo mocno wysmukla górę ciała. No i właśnie, bardzo proszę, tak to się prezentuje. So you When the I jeszcze więcej modeli zapraszam Was serdecznie do mojego Concept Store, koniecznie zabierzcie swoich najlepszych doradców, czyli przyjaciółki, mamy, siostry, postaramy się Was wszystkie cudownie ugościć i spełnić Wasze wszystkie modowe marzenia.